Wszędzie wokół kłamstwa Wszędzie widzę Ciebie Ciągle czuję sobie ból Nie dam sobie rady bez Ciebie Nie wiem co się dzieje W głowie ciągły strach Czy nie będzie lepiej Tego nie wiem sam Ja mam wiele wad i tego nie zmienię Niewiele wiele wspólnie mam Wszystkie dobre no i złe Co dzień zastanawiam się Czy dam sobie radę Cały brudny świat Cały brudny świat Cały brudny świat Wszędzie wokół kłamstwa Wszędzie widzę Ciebie Ciągle czuję sobie ból Nie dam sobie rady Bez Ciebie A potem skłonie blunt moja głowa wokół czterech ścian Byłem na serio głupi, uwierzyłem w parę serc Naprawdę po tym wszystkim napiszesz tylko XD No mi trudne myśli, ale w sumie cieszę się, że W moim życiu już nie będzie cię